W tym odcinku postaramy się zrozumieć bilans, bilans płatniczy. Chodzi o to, jak kraj rozlicza to, jak wpływają pieniądze. Jak dokonuje się płatności w kraju i poza nim. Tutaj mam dane dla Stanów Zjednoczonych za 2011 rok. Wszystkie te wartości są wyrażone w dolarach. Na zielono wypisałem powody, dla których płatności są dokonywane na rzecz USA. Albo dla rządu USA, albo dla rezerwy federalnej, albo dla obywateli. Na pomarańczowo zaś wypisałem powody, dla których płatności są dokonywane na rzecz podmiotów spoza USA. Rządów, banków centralnych czy osób prywatnych. W tym odcinku najpierw skupię się na stronie lewej. Na tych powodach. To jest bilans obrotów bieżących. Bilans obrotów bieżących. Dotyczy spraw związanych z handlem, zatem eksportu i importu. Wiąże się również z dochodem w danym okresie. Na przykład, jeśli otrzymuje dywidendy od akcji niemieckiej firmy, albo ktoś w Niemczech otrzymuje dywidendy od akcji firmy amerykańskiej. Może też chodzić o przelewy. Przekazuje pieniądze mamie we Francji na życie. To właśnie uwzględnia się w bilansie obrotów bieżących. W następnym odcinku porozmawiamy o bilansie obrotów kapitałowych. Bilans obrotów kapitałowych dotyczy przelewów lub płatności związanych ze zmianą właściciela aktywów. Zobaczymy też, jak się to równoważy. Tym zajmiemy się w następnym odcinku, albo jeszcze trochę później. Ale najpierw bilans obrotów bieżących. Na zielono zapisałem powody, dla których USA uzyskały płatności od innych krajów w 2011 roku. Pierwszy punkt tutaj to eksport. Jak sobie wyobrażacie, jeśli eksportujemy, te wartości są w miliardach. Tu mamy 2 biliony 105 miliardów, czyli to samo co 2,1 biliona. Jeśli eksportujemy dobra i usługi warte 2,1 biliona dolarów, to reszta świata musi nam zapłacić właśnie tyle. Będzie to więc wpływ, płatność. Dlatego po odpowiednich transakcjach gotówkowych my mamy więcej dolarów. Dlatego więcej dolarów trafia do Stanów Zjednoczonych, do poszczególnych obywateli, do rządu albo do rezerwy federalnej. Największa część trafi do osób prywatnych lub firm. A tutaj mamy dochód, który Amerykanie uzyskują z tytułu posiadania aktywów za granicą, w innych krajach. Wyobraźcie sobie, że ja, obywatel USA, mam kamienicę w Londynie. Ludzie w Londynie muszą mi płacić czynsz. Przeliczam ten czynsz na dolary i sprowadzam do USA. Będzie to mój dochód. To dlatego transakcje walutowe lub płatności są dokonywane na rzecz USA. Powtarzam, dlatego przedstawiłem to wszystko w zieleni. A teraz rozważmy sytuację odwrotną. Oczywiście nie jest tak, że my tylko sprzedajemy różne rzeczy reszcie świata. Reszta świata sprzedaje też coś nam. I to właśnie jest import. Stany Zjednoczone mają teraz deficyt handlowy. Importują więcej niż eksportują. Wartość wynosi w zaokrągleniu jakieś 2,7 biliona dolarów. Jeszcze raz, jeśli kupujemy od ludzi dobra i usługi, to musimy tym ludziom zapłacić. Waluta musi trafić do nich. Jak widzicie, dlatego napisałem to wszystko na pomarańczowo. I jeszcze raz, dochody i wydatki z tytułu inwestycji zagranicznych. To dotyczy cudzoziemców mających aktywa w Stanach Zjednoczonych. Jeśli cudzoziemiec ma w Stanach pizzerię i ta pizzeria zarabia 100 tysięcy dolarów w danym roku, i te 100 tysięcy trafi do kieszeni cudzoziemca, to będzie to wartość ujemna w bilansie obrotów bieżących, czyli wydatek z tytułu inwestycji zagranicznej. I to właśnie uwzględniamy tutaj. To jest dochód z aktywów posiadanych przez cudzoziemców. Nie trafia do kieszeni Amerykanina. Ani do rządu, ani do osoby prywatnej, ani do firmy, ani do rezerwy federalnej, tylko do kogoś spoza kraju. To zatem będzie odpływ, płatność trafiająca za granicę. Ta ostatnia część to przelewy netto. Dosłownie w ujęciu netto Amerykanie dają pieniądze reszcie świata. A ponieważ Amerykanie rozdają więcej niż otrzymują od reszty świata, nie mówię o transakcjach, tylko o sytuacjach typu ja, obywatel USA, daję pieniądze mamie we Francji. Może to być też pomoc zagraniczna udzielana przez rząd jakiemuś krajowi. A ponieważ USA więcej rozdają niż otrzymują, zapiszmy to jako przelew netto. I jest to... Tutaj widać odpływ netto. I możemy go wyliczyć na podstawie tych przyczyn. Bilansu handlowego, czyli różnicy między eksportem a importem, salda dochodów i wydatków z tytułu inwestycji zagranicznych. Czy USA przelewa więcej waluty za granicę, czy bierze więcej waluty w posiadanie? Żeby to obliczyć, wyciągnę kalkulator. Wyświetlę kalkulator. Pomyślmy, to jest wszystko, to są wszystkie pieniądze, które uzyskujemy. To są płatności. Wpływy na rzecz USA. Dodajmy je. 2 biliony 105 miliardów plus 739 miliardów. Teraz odejmijmy wszystkie odpływy kapitału, czy raczej odpływy waluty z USA. Wszystkie płatności wychodzące z USA. Odejmijmy. Chodzi o płatności wynikające z importu. 2,7 biliona i mamy tu 518 miliardów dochodu, który uzyskują cudzoziemcy z amerykańskich aktywów. Aktywa w USA, będące w posiadaniu cudzoziemców. Aktywa w USA. I jeszcze pieniądze, które USA dają reszcie świata. Netto. I kiedy spojrzycie na bilans obrotów bieżących, zauważycie, że Stany Zjednoczone mają tu deficyt. Już z samych tych powodów Stany Zjednoczone dokonują więcej płatności niż otrzymują. Jest więc to kwota rzędu 474 miliardów dolarów. Zapiszę to tu. Nasz deficyt obrotów bieżących… deficyt obrotów bieżących… to kwota rzędu… już zapomniałem. To jakieś 474 miliardy dolarów. Gdyby ta liczba była dodatnia, nazwałbym ją nadwyżką w bilansie obrotów bieżących.